No, cześć ekipa, witam wszystkich. Mam nadzieję, że mnie słychać. Jak mnie słychać, to ruszamy. Będzie trochę szkoleniówki. Na koniec oczywiście zaprezentuję mój program. Jeżeli ktoś tam będzie chciał dołączyć, to, no to tylko serdecznie zapraszam. Także cześć Mateusz, chyba byłeś pierwszy. Patryk, Damian, Roki. Tomek Kubica, prawda, i jeżeli któryś z was mnie jeszcze nie zna, a stara się do policji, pewnie gdzieś tam żyje w podziemiu, aczkolwiek tacy się zdarzają, co widziałem na komentarzach, Nazywam się Darek Kraśnicki, multiguru, prawda, skąd się zajmuję psychologią, a mianowicie jestem właścicielem pracowni psychotestów we Wrocławiu, ale mnie mówię znasz pewnie jako twórcę elitarnej grupy szkoleniowej do przejścia testu MultiPlus i tak sięgnąłem pamięcią, że już od 2006 roku uczę najbardziej zmotywowanych kandydatów do policji tak, aby po prostu dostali się już za pierwszym razem po moim szkoleniu i przez te kilkanaście lat naprawdę pomogłem chyba tysiącom kandydatów i zarówno tym zdającym po raz pierwszy, jak i po raz kolejny. Ktoś tam ostatnio nawet zdał za siódmym razem, także jak to mówią, na naukę nigdy nie jest za późno. Oczywiście pomogłem kobietom, mężczyznom, kandydatom bez matury, ale ze średnim, pracownikom naukowym bezrobotnym, jakim mającym pracę, mam nadzieję, że nie ty, taką pracę, której nie cierpią, prawda? Co śmieszniejsze dzieciom policjantom, dzieciom policjantów, jak i tych, którzy z policją nie mają nic wspólnego. Także mógłbym wyliczać strażnicy, miejscy, więzienni, żołnierze, ludzie, którzy mają kategorię D do wojska. Uczciwie muszę powiedzieć, że jest problem z kategorią E do woja, prawda. Ale mam nadzieję, że tutaj takiej sytuacji w twoim przypadku nie ma, prawda. I ta moja formuła modernizowana cały czas, gwarantuje w chwili obecnej ponad 95% zdawalności, niezależnie od twojej indywidualnej sytuacji życiowej, czyli zarówno jak podchodzisz po raz pierwszy, jak i po raz kolejny. No jest jedyny wyjątek, kiedy po prostu nagle przestało ci na tej policji zależeć, to no jak mam jakiś opór materii, to takich ludzi nie jestem w stanie wyszkolić, prawda? I w tym materiale pokażę ci, jak przejść ten test MultiPlus, po prostu będąc sobą, nie będziesz musiał używać jakichś cudownych sztuczek, żeby zahipnotyzować psychologa, tylko po prostu podążać zgodnie z moimi wskazówkami, a psycholog sam się ucieszy, że w końcu znalazł takiego gościa jak ty, czyli kogoś właściwego do policji. I dokładnie on też ma taką robotę, że no musi znaleźć yy, kandydatów, którzy jakoś yy, pasują do tego profilu policjanta, idealnego policjanta, a ci przełożeni na niego też trochę tam cisną. To nie jest tak, że wszystkich uwali i mu będą bili yy, brawo. I yy, no muszę ci powiedzieć, że yy, być może niektórzy z Was patrzą na mnie z takim jakimś zażenowaniem. No, 15 lat tam się już w tym multi obraca, No, to Mądraliński taki jest, prawda? Wszystkie rozumy pozjadał. Natomiast musisz powiedzieć, że musisz wiedzieć, że nie całe życie byłem jakimś tam wielkim guru od multi wiele lat temu nie dostałem się do Wojskowej Akademii Medycznej i to właśnie przez oblane testy psychologiczne. I była to jedna z takich najbardziej przykrych, niedobrych rzeczy, która mi się trafiła w młodości. Nie potrafiłem zrozumieć dlaczego odpowiadając szczerze na pytania tak z głębi serca, ktoś inny, że ja jestem tego gorszego sortu i się do służby nie nadaje. Tutaj na tym zdjęciu zrobionym już, jak już się dostałem. Zobaczysz mnie po prawej stronie swojego ekranu, czyli nie ten gość stojący po lewej, natomiast taki, ten ostatni po prawej, kucający, tak nazwijmy to, prawda? To jestem ja, piękny i młody. I patrząc na to z perspektywy czasu, kiedy już dawno emocje opadły, Wspominam to z totalnym rozrzewnieniem, trochę łezka się wokół kręci, i to, co było kiedyś w wielkim nieszczęściem, stało się po prostu katalizatorem zainteresowań w, tych kierunku, w tym kierunku, prawda? Przede wszystkim, dlaczego ten psycholog jednych uwala, a drugich bez problemu przepuszcza? Gdzie tutaj jest jakaś granica, prawda? Czy ten psycholog, jak ksiądz, wszystko wie. Wystarczy, że tylko na ciebie popatrzy i już jest w stanie powiedzieć, że ty jesteś taki, siaki czy owaki, nadajesz się albo nie. I od tego 2006 te testy psychologiczne stały się moją pasją, także w pracowni psychotestów przeszły naprawdę dziesiątki tysięcy ludzi i to nie tylko kierowców, ale po prostu różne zawody, posiadacze broni, detektywi, pracownicy ochrony czy zawody prawnicze. I wbrew pozorom to są bardzo podobne testy. Polska psychologia nie jest jakaś tam nie wiadomo jaka, tylko oparta na testach powszechnie znanych. Znaczy wró wrócę tutaj do yy, Multiplusa także pomogłem kandydatom ze wszystkich województw ale również wielu osobom którzy mieszkali za granicą a w końcu zdecydowali się powrócić do kraju tutaj masz jakieś inną moją fotkę z zagranicą trochę miałem wspólnego w tym niebieskim berecie nie powiem że z rytym berecie jest to beret, wojsko ONZ, także byłem na wzgórzach Golan z Syrii i Izraelu, zanim tam się zrobiła obecnie totalna rozpierdziucha, prawda? I, I zabrałem się kiedyś do roboty, przeanalizowałem setki relacji ze zdanych i niezdanych testów i struktura stała się tutaj tego testu dla mnie zupełnie jasna. Po prostu w, w, wygląda to banalnie, że Y, trzymaj się tej mojej struktury, to dasz psychologowi to, co oczekuje, y, i możesz się szykować do y, policyjnego ślubowania. Chociaż teraz w tej chwili jest też taka rozpierducha, bo ślubowanie oznacza, nie oznacza szkoły, prawda? Przyszła do mnie dzisiaj dziewczyna i po prostu już parę miesięcy minęła. Ona gdzieś tam na jakiejś komendzie miętoli papiery. Natomiast y, y, jestem zwolennikiem przygotowywania się trochę szybciej. Rekrutacja jest w tej chwili jak błyskawica. Nie ta błyskawica, którą mają osoby, że tak powiem, y, y, że tak powiem, aborcjoniści, prawda, ze strajku kobiet, tylko inna błyskawica, prawda. Jest po prostu bardzo szybko. Natomiast jak będziesz gotowy, to czekasz spokojnie niezależnie, na którego psychologa trafisz, to po prostu dostaniesz się bez większego problemu. Może być to ten sam psycholog, może być inny. Ciebie to w tym momencie nie nie obchodzi, prawda? I tak jak ci wspomniałem wcześniej, bez tego psychologa różne instytucje się w tej chwili nie mogą wysrać, że tak powiem. Nie mówię o policji, ale wszystkie służby mundurowe. Ja tam miałem psychologa na wstępie do szkoły wojskowej, potem kolejny raz w jakimś sądzie rodzinnym. I, i, i pamiętam, w tym sądzie rodzinnym to biegły psycholog zrobił ze mnie totalnego wariata, co tam wpisał, co chciał, prawda? Natomiast wracając do początków moich szkoleń, pierwszy mój szkolony to był syn policjanta, prawda? Obrał, multi dopiero wtedy wszedł, on pierwszy raz to oblał. No i żeby było śmieszniej, to nie był gościu nieprzeszkolony, tylko przeszkolił go wtedy psycholog ze służby więziennej. Nawet znam tego psychologa, psycholog jest w Wrocławia. w chwili obecnej to jest, ta pani ma już jest majorem, ma około 20 lat służby, prawda? i, no ale nie potrafiła gościa przeszkolić. Natomiast ja też miałem takie wątpliwości, no, musisz mnie zrozumieć, jeżeli ktoś profesjonalista przeszkolił, a nagle proszą ciebie żebyś ty przeszkolił, kiedy wtedy byłem w ogóle żadnym nieprofesjonalistą, że tak powiem, no to co tylko można, że tak powiem, zaliczyć w topę. Natomiast ja się jakoś zgłosiłem, ten chłopak przyniósł mi giełdę z Multiego, bo nie miałem żadnego pojęcia, co to za test. No i jakoś szczęśliwie on się już dostał. Praktycznie... I ma tyle lat służby, że mógłby pójść na tą przedwczesną emeryturę, prawda? No ale spotkaliśmy się niedawno i służy dalej do czasu, kiedy w tej policji, że tak powiem, będzie tak, że nie będzie mógł wytrzymać, prawda? I tobie zwolni miejsce. No i tak się zaczęło. Poczta pantoflowa, najlepsza metoda i Natomiast um, kiedy się zmieniła, że tak powiem po raz kolejny moja formuła, a mianowicie to to, że na samym początku szkoliłem po prostu tylko na zasadzie spotkań osobistych, były one fajne, ale spotkanie osobiste ma to do siebie, że no może się spotkać maksymalnie z jedną, dwu, z dwoma osobami, prawda, czasami druga osoba nie chce spotkać się z tą pierwszą osobą, czyli no i zleciłem zrobienie kilku symulatorów, niektóre, że tak powiem, przydałyby się nawet dzisiaj, prawda, ale już niestety nie ma, nie ma tam tego starego multiego, to nie ma sensu, żebym to udostępniał. I dlaczego zdanie multi za pierwszym razem jest takie ważne, za pierwszym lub obecnym razem i nie chcę cię straszyć, ale skoro nie zdasz, znowu musisz się przygotować do WF-u, do, testy wiedzy, do testy, testu wiedzy o policji, a ten oblany multi odsuwa praktycznie na rok twoje marzenia. Niby to jest 10 miesięcy, ale tak naprawdę to, to to jest cały rok, prawda. Natomiast zalety policji, no nie muszę ci powtarzać, prawda. Oczywiście nie chodzi mi tylko o takie samochody służbowe, kijanka chyba. Natomiast no 13 emerytura, przepraszam trzynasta pensja, wcześniejsza emerytura, mimo wszystko jakiś zawód szacunku społecznego, no biznesy prywatne padają, w tej chwili gastronomia kwiczy, hotelarstwo kwiczy, a policja roboty ma, że tak powiem, do wuja i trochę, prawda, nie mówiąc o rozpędzaniu różnych dziwnych marszu, powiedzmy zabezpieczaniu. Także ten dzisiejszy trening jest dla ciebie, jeżeli praca w policji jest twoim marzeniem i jedynym powołaniem nie chcesz się stresować po nieudanych rekrutacjach tylko zdać od razu y, Multiplus i odsłużyć do otrzymania zasłużonej mundurowej emerytury wierzcie mi te 20 parę lat minie szybko i z takich chłopaków jak ja tutaj na tym zdjęciu, prawda, to zdjęcie na dole Przepraszam, to w, w lewym górnym rogu to jest 88 rok. I minęło już ile lat, prawda? 8-8, Jezu, 32 lata, prawda? Z takich chłopaków zmienicie się w takich ludzi, jak ja teraz, siwych dziadków, prawda? I, i pomimo tego, że w tej chwili dostać jest dużo łatwiej, to no takich kiepściuchów totalnych oni nie przepuszczają, prawda. Wiedzą, że, że z takim kandydatem będzie duży problem. Coś wiem na ten temat, bo niektórzy się na moim szkoleniu no, nie nadają. Z gówna bicza nie ukręcisz i wolę takiego gościa wypierdolić trochę szybciej niż, niż się tak, że tak powiem, męczyć, prawda? I czego się nauczysz na tym moim szkoleniu dzisiaj? Przede wszystkim chciałbym ci umiejscowić różne cechy profilu policjanta w systemie Multiego. Trochę opowiem o tym teście pod kątem rekrutacji do policji. No i mam nadzieję, że na tej podstawie jakoś zrozumiesz ideę tego testu i opracujesz jakieś swoje odpowiedzi, które powinny zadowolić psychologa, prawda. Także w tym ograniczonym czasie transmisji przekażę ci tyle wiedzy, ile to jest możliwe, ale obiecuję, że pokażę na końcu, jak będziesz mógł przejść na dużo wyższy poziom. Oczywiście zadawaj pytania tutaj na czacie, prawda. Ale, ale na te pytania na, na, na czacie odpowiem dopiero na końcu, końcu tego, tego naszego hangoutu, prawda? I. Nie chcę już się powtarzać. Wyniki opisywane są w czterech obszarach, prawda? czyli zdolności intelektualne, stabilność, zachowania społeczne, postawa w pracy i warunkiem uzyskania pozytywnej opinii psychologicznej jest uzyskanie przez ciebie w każdym z badanych obszarów dopasowania minimum 50%. Prawda? Czyli nie musisz być jakimś ideałem, prawda? nie musisz ten test odpowiadać na 100%. Wystarczy, że pokierujesz się moją formułą i jesteś w domu, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o inteligencję, prawda? Jest to inteligencja werbalna i niewerbalna. Ta niewerbalna to jest to, że przykładowo, no spotykasz nową, m, fajną dziewczynę, czy jakiegoś tam chłopaka, jeszcze się nie znacie, no i obserwujesz, prawda, jaką postawę ciała ona przyjmuje, czy uważnie ciebie słucha, czy jak otworzy tą jadaczkę, to jakieś, że tak powiem, sensowne pytania, czy ci nie przerywa, czy jakiś tam kontakt wzrokowy otrzymuje, prawda. I m, w zasadzie tutaj, ta inteligencja, jeżeli chodzi o multi, no to powiedzmy są bardzo proste zadania matematyczne. Tu już nie chcę mi się powtarzać, nieśmiertelne żbiki, czy tam jakieś inni harcerze, prawda, czyli idą z dworca PKP, jedni idą tędy, drudzy idą tędy i jaka odległość przebyła ta pierwsza grupa Niestety mu, musisz rozwiązać twierdzenie Pitagorasa. Tutaj masz jakieś tam wyniki, prawda? Czyli tu 400, tu 300. I jak ktoś wie, to on niech tam na czacie odpowie. No niby, niby nietrudne, ale synonimy wyrazów, prawda? Czyli co to jest ciemnota? Czy to jest ciemnia, czy to jest zaćmienie, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No, no, wbrew pozorom tej ciemnoty w Polsce nie brakuje teraz. Jak tak słucham niektórych ludzi i zarówno na jakichś najwyższych poziomach naszego społeczeństwa, wśród tych rządzących, jak i na tych niższych tak zwanego plepsu, prawda. No ale z takimi ludźmi, którzy też się ciemnotą będą yy, okazywali, prawda, będziesz niestety miał trochę yy, do czynienia. Czy czas ochłonny to długotrwały, zawiły, trudny itd., itd., i tak dalej. I tak dalej, prawda. I nie są to jakieś trudne rzeczy dla gościa, który yy, który jest u mnie, prawda przeszkolony. To wszystko mam, prawda, także jedyne co mogą zrobić to to po prostu zmienić jakieś zadania matematyczne, prawda. No, będziesz miał takie obrazki do zapamiętania obrazków, tam część mam, część nie mam, to one są trochę z relacji, prawda, ale najważniejsze, że mam pytania do tych obrazków, to jak tylko zobaczysz podobny obrazek, to jak, jak będziesz wiedział, jakie pytanie padnie po obejrzeniu tego obrazka, to będziesz w stanie to po prostu jakoś zapamiętać i odpowiedzieć. Są takie historyjki jak Dziadek Janek czy tam jakieś inne, ale krą krążą one po sieci to nie będę tutaj się... Powtarzał. Zresztą krążą, bo no bo krążą, prawda? bo skądś musiały wyjść. I, oczywiście zadanie zręcznościowe, czyli żółte kółko, zielona kreska. Jak jesteś komputerowcem, to naprawdę idzie wszystko fajnie, ale weź uwagę, pod uwagę, że nawet najlepszy komputerowiec, kurde, w czasie testu multi może mieć zaćmienie umysłu, może mieć jakiś problem taki stresowy, prawda? I najprostsze rzeczy sprawiają kłop kłopot. Inne rzeczy, prawda? Zachowania społeczne, czyli powiedzmy motywacja do pracy z ludźmi, zdolność porozumiewania się, rozumienie ludzi wrażliwość, empatia, prawda? Czy policjant powinien być wrażliwy, czy nie? No, no skoro wyraźnie piszą, że, że ma być wrażliwy, no to, to ma być wrażliwy, ma być empatyczny, prawda? Oczywiście tam po latach trochę człowiek chamieje, no ale przynajmniej na początku powinien mieć jakąś większą wrażliwość niż po 20 latach służby. Konstruktywne działania wobec konfliktów, zdolności mediacyjne, prawda. To są te wszystkie historyjki, co pokazywałem na jakimś tam hangoutcie. To wszystkie tam wizyty u lekarza, winda, kierowca tam, jakieś tam inne, prawda. Stabilność, prawda, czyli tutaj wiara we własne kompetencje i możliwości odporność na trudne sytuacje zawodowe i to wszystko tam jakoś trzeba uporządkować. Prawda, postawa w pracy. I często pytają mnie, no powiedzmy, wady, zalety, czy, czy mówić o tym, powiedzmy wady, czy mówić o tym, że nie umie gotować pierogów, czy zrobić jajecznicy. Na, że tak powiem, na patelni. No, psychologowi bardziej chodzi tutaj o jakieś sprawy z Twojej kariery zawodowej, prawda? I to takie musisz wyciągnąć, żeby było to coś fajnego, takiego, że pokazało, nawet jeżeli była trudna sytuacja życiowa, to że wybrnąłeś z niej, że. Nie natarczy, tylko starczą, prawda? Że jesteś jakiś taki gość dosyć inteligentny, prawda? I zobaczymy, co tutaj się dzieje, kochani, na czacie, prawda? Widzę stara ekipa. Rafał, panie Darku, kiedy organizujemy rozmówki na Discord? Wiesz, co, Rafał? wymyśl jakiś termin, powiedzmy, w czwartek, ale, ale to powiedzmy, jakaś taka właśnie pora 18 z groszami, żebym mógł się dzieckiem zająć najpierw i będzie wszystko ok. Natomiast um, wracając tutaj jeszcze do tego um, multiego, prawda, um, jest powiedzmy, momencik, muszę tutaj pokażę ci takie... są te postawy w pracy, prawda? i, i, i, i, i, i momencik tutaj muszę kurde znaleźć i jest powiedzmy taka cecha jak sumienność, prawda? i przeczytam ci tutaj parę pytań i zastanów się, która, które z tego które z tych cech będą prezentowały sumienność, prawda? Jestem osobą dość zrównoważoną emocjonalnie. Pod wieloma względami przewyższam innych ludzi. Ale na przykład jest takie pytanie, mam w sobie dużo samodyscypliny, prawda? Yy, łatwo wybucham śmiechem. Czy ma tutaj coś wspólnego z sumiennością, czy nie ma? Yy, wolałbym uchodzić raczej za osobę litościwą niż sprawiedliwą. Ale zanim odpowiem na pytanie, dwa razy zastanawiam się nad odpowiedzią. Uważam, że najnowsza moralność pozwalająca na wszystko nie jest w ogóle żadną moralnością mam szeroką gamę intelektualnych zainteresowań, lubię być w tłumie na zawodach sportowych, jestem osobą, dla której praca jest jak nauk, prawda? Czy to ma coś wspólnego z sumiennością, czy nie ma coś wspólnego z sumiennością? Często kłócę się z moją rodziną i współpracownikami, gdy się dokądś udaje, zwykle wybieram tą samą drogę, Musiałbym być naprawdę chory, aby opuścić dzień pracy. I jeszcze tam jakieś ze dwa pytania. Przepraszam, bo ściągę mam tutaj. Nie jestem osobą zbyt systematyczną. Swoje długi spłacam szybko i w całości. Zdarzało mi się być tak zawstydzonym, że chciałem się zapaść ze wstydu pod ziemię, prawda? I jakbyś już oglądał w powtórce, to spróbuj wyłuskać tutaj pytania sprawdzające sumienność, prawda? Czy na przykład takim pytaniem jest, że moje myśli są wypełnione fantazjami, nie powiem, że seksualnymi. Dobrze, kochani. I... Yy, Wprawdzie tutaj na tym czacie większość z was jest już praktycznie policjantami, bo tu widzę, tu Roki, Rafał, no wszyscy czekają na szkołę. Natomiast, ponieważ minął w zasadzie rok od mojej ostatniej promocji, a ta ostatnia moja promocja wiązała się z narodzinami synka w zeszłym roku, ten synek już ma prawie rok, idzie mu dwunasty miesiąc, także postanowiłem sobie no, przyjąć parę osób do tej grupy. Przyjmuję to tych ludzi przede wszystkim dlatego, że grupa zrobiła się trochę elitarna, prawda? I niestety część osób z tej grupy z przyczyn naturalnych odejdzie, prawda. To pokazywałem już, prawda. Komisja Lekarska w Opolu zaliczona. Dziękuję za wszelkie podpowiedzi odpowiedzi i tak dalej. Czyli, znaczy to nie są prawdziwe nazwiska, żebyś się tam nie podniecał, bo zalecam raczej fejkowe konto. Tutaj Bercik, no też, też odszedł, prawda, po Komisji Lekarskiej zdolny do służby. Oczywiście gratulacje wszystkich z grupy. Tutaj wraca lockdown. Tutaj kolega też się dostał, prawda, elitarni, Radom zdany, telefon po prawie dwóch miesiącach czekania, dzięki za pomoc. Także trochę tutaj troszeczkę takich, nazwijmy to, wobec mojej skromnej osoby, peanów, laudacji, prawda, ale nie dlatego ci to pokazuje, żeby się chwalić nie wiadomo czym, bo być może też jesteś już po drugiej stronie barykady, natomiast jeżeli jeszcze się nie dostałeś, to wydaje mi się, że twoje miejsce jest właśnie w tej grupie. I tutaj jest grupa elitarna szkoleniowa, ale w zasadzie prawdziwą elitarną szkoleniową jest grupa elitarna 2010 i nie dlatego ona jest 2010, że zacząłem w 2010 roku szkolić, tylko przez pomyłkę zrobiłem zamiast napisać 2020 napisałem 2010. I tutaj Facebook zmienił tak zwane przewodniki na znaczy teraz to się nazywa przewodniki, kiedyś to były moduły, prawda? I w zasadzie cały multi masz taki, jaki jest, prawda? Od omówienia ogólnej struktury, po jakieś tam moje zalecenia, 98 pytań z ogólnego wskaźnika, 47 pytań o alkohol i stres, prawda? Tam między innymi też sprawdzają, czy jesteś zdolny że tak powiem, przeżyć rozłąkę z dziewczyną i z rodzicami, prawda? Czy jesteś osobą samodzielną? Cztery symulatory, żółte kółko z objaśnieniem. Zegar 124. Pytania. Zegar będziesz miał na samym końcu. Także te moje moduły nie są za bardzo, nazwijmy to, w kolejności, prawda? No ale jest jak jest, prawda. Test wiedzy ogólnej o policji, to tam raczej masz tego pełno. Są takie 93 pytania. Ja to z tego zrobiłem, taki zegar. 7 sytuacji konfliktowych, 8 piramidek. Test wiedzy, to tylko parę sztuk tam jakiś. No i Raven i test Neo, prawda. Dlatego nazywam... I uważam, że takie mianownictwo powinno być test multi plus, ponieważ do starego multiselectu doszedł Raven, doszedł test Neo, test Neo, tam zaraz już zapomniałem ile ten Neo ma pytań, ale Neo ma 240 pytań, Raven ma 60, także jest na czym po siedzieć. I mm, jeżeli czujesz, że ta policja jest dla ciebie, że chcesz dołączyć, chcesz, że tak powiem, się pochwalić nad taką blachą u mnie na grupie, oczywiście trzeba tu blachę zamazać, żeby nie, nie można było ustalić, kto to był, to yy, niedługo na mojej stronie Zostań policjantem. Zostań policjantem.com. Momencik, może nawet bym od razu napisał. Napisał na jakiej stronie. Przedstawię jakąś sensowną ofertę, prawda? Jeszcze nie mam. O, tutaj wpiszemy coś. Także zostań, zostań policjantem. Kom, umieszczę jakiś link, taki do strony, w której przez parę dni będziesz mógł w jakiejś tam sensownej cenie skorzystać, prawda? Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie dodał trochę bonusów jakiś. Przede wszystkim bonusem będzie tutaj obniżenie ceny, prawda? Praktycznie obniżenie ceny plus jakieś ewentualne sprawy ratalne, jeżeli będziesz zainteresowany. W zasadzie jedyne, jedyne wątpliwości, jakie mam, to dla kogo ten kurs nie jest, prawda? Jeżeli jesteś taką osobą z przypadku, prawda, że ta policja cię kręci, bo obejrzałeś tam, nie wiem, policjantów i policjantki, zobaczyłaś, zobaczyłeś tam jakiegoś porucznika Borewicza, czy innego, czy jakieś paradokumenty i wydaje ci się, że tam są tylko strzelanki, że że tylko sama taka zabawa, prawda? To, to nie jest to, prawda? Jeżeli jesteś człowiekiem, który nie potrafi się tam parę dni pouczyć, czy parę dni w tygodniu pouczyć, to przynajmniej tam te 15 minut dziennie to też nie jest dla Ciebie, prawda? Natomiast jeżeli czujesz, że ta policja jest dla Ciebie, że że tam się sprawdzisz, że to jest jakaś twoja pasja, to nie powiem, że marzenie, ponieważ jeżeli przedstawisz marzenie jako motyw do policji psychologowi, to brzmi trochę infantylnie, prawda? Natomiast jak czujesz, że policja jest dla ciebie, to moja grupa jest dla ciebie. Jeżeli yy, jeżeli, powiedzmy, yy, uważasz, że wystarczy ci to, co jest darmowe, też to ma sens, ponieważ są rejony Polski, na przykład lubuskie, gdzie ostatnio kolega mówił, że był sam tylko na Multiplusie, prawda, czyli jeżeli był sam, no to znaczy, że tam zbyt wielu kandydatów nie ma, natomiast odwrotna sytuacja jest w nieśmiertelnym Rzeszowie, w Krakowie. Ściana nazwijmy tak zwana wschodnia, prawda, czyli ściana wschodnia to jest gdzieś tutaj. I zasada jest prosta, no, uczysz się kiedy chcesz, cały materiał jest online, wszystko jest oparte o Facebooka, y, symulatory plus ewentualnie dostajesz tam różne rzeczy na maila. No i co najmniej tak uważam, że jeżeli chciałbyś się w miarę dobrze przygotować, to z tydzień trzeba posiedzieć, prawda? Można posiedzieć trochę dłużej, i tacy studenci to już mają wybitnie y, super efekty. Natomiast zakładam, że nagle się budzisz, że za tydzień masz multi, to uważam, że tyle czasu ci wystarczy. Prawda? Także uczysz się kiedy chcesz, bo kurs jest, że tak powiem, online. Y, materiał dostajesz y, na maila, prawda? czyli... Ważna sprawa, że yy, są problemy ze skrzynką WP.pl, są problemy z jakimiś naszymi skrzynkami, nie ma natomiast problemu z Gmailem, prawda? Wtedy jestem pewien, że mój materiał dostaje się, nie wpada do spamu i tyle mam Ci tutaj do powiedzenia, prawda? Przelecimy trochę czata jeżeli ktoś tam będzie miał ochotę jeszcze coś się mnie zapytać, to serdecznie zapraszam. Trochę, trochę wyszukam jakichś pytań, które, które są związane, które są związane z moim szkoleniem. Prawda? Tomasz Kubica, czy pana materiały byłyby mi pomóc w poprawie wywiadu zorganizowanego w Kato, bo mnie uwalili. Nie wiadomo, za co byłem uwalony chyba, prawda? Nie wiadomo, za co nie przygotowany, tylko uwalony. Oglądałem pana filmy. No, generalnie robię hangouty z komendantem policji, gdzie omawiamy elementy wywiadu zorganizowanego, prawda, ale i myślę, że byłoby to w stanie trochę pomóc, natomiast no kurs jest zasadniczo z testu MultiPlus, prawda. Trochę mnie dziwi właśnie Tomek już, po, po, po raz któryś widzę cię na czacie, prawda. Musiałeś coś, coś pierdolnąć, musiałeś się tym ludziom coś na wywiadzie zorganizowanym nie spodobać, ponieważ wiem, że w Katowicach generalnie to uwalają kobiety, a facetów, no facet musi się bardzo starać, prawda. Kosa. Panowie, proszę o pomoc, jeżeli dostanę pytanie, gdzie się widzę w policji, jeśli odpowiem, że chciałbym walczyć z przestępczością zorganizowaną na, na, na leżeć wśród najlepszych, czyli CBSP, to czy wyjdę na wariata? Nie wyjdziesz na wariata pod warunkiem, że potrafisz to logicznie uzasadnić, jakie twoje kwalifikacje predysponują cię tam, gdzie się widzisz, prawda? Roki, tutaj nasz Roki, Wioletta. Witam Panie Darku, czy wie Pan, na czym polega test kompetencji do Izby Celno-Skarbowej? Nie, nie, nie wiem naprawdę, natomiast jedno Ci mogę powiedzieć, że testy psychologiczne są na jedno kopyto i nie sądzę, żeby tam Izba Celno-Skarbowa odkryła jakieś wielkie, wielkie rzeczy, prawda. Jeżeli chodzi o taki test kompetencji, to na pewno będzie on bardziej sprawiał, sprawdzał motywację do twojej pracy, prawda? Dlaczego chcesz do tej Izby Celno-Skarbowej? Być może, że jest to jakiś typowy test rekrutacyjny, który czasami omawiam tutaj na mojej grupie, prawda? Ale, ale żebym się konkretnie z nim spotkał, to, to, to, to uczciwie powiem, że nie. Siemka, jutro komisja w Warszawie. Macie jakieś dobre rady? Dobra rada jest taka: dobrze się wyspać i nie dać się złapać na nadciśnienie białego fartucha. Ostatnio na mojej grupie miałem wysyp nadciśnienie owców, prawda? Robiliśmy jakieś ekwilibrystyczne kombinacje, że wypisywałem receptę na godzinę przed komisją, prawda? Dobrze, że teraz receptę można wypisać online, coś na obniżenie ciśnienia. Natomiast druga dobra sprawa, że jest taka, że z reguły w szpitalach policyjnych jest, czy przy komisjach są jakieś apteki, gdzie można leki kupić, prawda? Hmm. Seba, czy ciężko dostać się do WRD, a wiem. Wszyscy, wszyscy pytani o, o to, gdzie chcą, to chcą do WRD, prawda? Także jeżeli masz jakieś kwalifikacje, to czasami wyszukają, prawda? Dobra, Kamil. Patrzymy, patrzymy, roki, roki, tutaj roki. No te pytania, dlaczego do Policji, gdzie się widzisz w Policji, jaki udział, jaki wydział, stopnie Komendant Główny, umiejętności w pracy Policji, prawda? Dobra. Dobra. Słuchajcie, yy, powoli kończę. Także zachęcam Cię gdzieś za, za, za, za, za parę minut po tym hangoucie zamieszczę jakiś link do, do takiej strony, nazwijmy to, sprzedażowej, prawda? Chociaż sprzedaż tutaj nie jest dobrym słowem, sensowniejsze byłoby słowo inwestycja, inwestycja w siebie, prawda, nawet dzisiaj słyszałem, że syn Michaela Jacksona jako jedyną radę od ojca, którą zapamiętał, czy uważa za najsensowniejszą, to jest to, że cały czas się musisz uczyć czegoś nowego, prawda, oczywiście dużo się nauczysz tutaj na moich bezpłatnych materiałach, natomiast no, wiadomo, że całego sklepu nie dam. Daję tylko jakieś takie materiały podstawowe. Jeżeli, jeżeli cię gryzie, dlaczego ten Multi Plus jest taki, jaki jest, to serdecznie Cię tutaj zapraszam na stronę. Zostań Policjantem. Tu jest z, Panie Darku, jak dążyć do Pana grupy. No, mówię, gdzieś. Po tym hangoucie siądę na pół godziny, zamieszczę link na stronie. Zostań policjantem.com i będzie można dołączyć. Tutaj Rafał, Panie Darku, udostępnię, tylko niech mi Pan na e-mail pośle. Dobra. Panie Darku, jak przykładowo dokończyć zdanie ludzie, to takie rzeczy też. Test zdań niedokończonych. W zasadzie testu zdań niedokończonych już nie ma na nowym Multiplusie. Jedyne co gdzie Cię może spotkać to. To czasami psycholog tak robi, że do końca zdanie, prawda? Twoim zdaniem ludzie to. No i coś tam musisz sensownego powiedzieć. Także zapraszam na stronę Zostań Policjantem. Rafał, weź tam powiedzmy pomyślmy o czwartku na tym, nad tym Discordzie. Wyślij mi tam jakiegoś wyślij mi tam jakiegoś maila, kurde, i może, może rozruszamy ten Discord troszeczkę. Dałem tam oba symulatory, także mam nadzieję, że, że coś tam się y, przyda, prawda. Także trzymajcie się, cześć, do następnego razu. I mówię, y, biorę pierwsze 10 osób, prawda, y, natomiast niezależnie od tego, co się stanie, nabór do tego testu kończę. powiedzmy, sobota, niedziela, prawda? Lub, jeżeli złapie 10 osób, y, że tak powiem, y, wcześniej, y, powiem uczciwie, że złapałem już dwie czy trzy osoby, y, dołączyły do grupy, jakby to powiedzieć, między poprzednim wideo, a tym wideo, to tak te trzy osoby odliczam, czyli praktycznie to będzie siedem osób. Także trzymajcie się, cześć, do następnego razu mówię, jeżeli policja jest dla ciebie, to weź się za Stanów, takie samochody też są dla ciebie, prawda, oczywiście taka blacha, do pochwalenia na mojej kochanej elitarnej szkoleniowej. Tutaj troszeczkę tam jakby to powiedzieć yy, igraszek igraszek umysłowych. Także zapewniam cię, że no nie jest aż tak źle z tym multi, żeby z moją pomocą go nie zdać. Także na sam koniec super trudne pytania, prawda. Co to jest, zdeto czy zdetonować, to jest zdetronizować, prawda. Bardzo, bardzo, bardzo trudne pytania. Także trzymajcie się, cześć i do następnego razu.